To teraz na zasiłku jestem na mamę, nie? To niech Pani trzy zdania powie o tej pięknej Środzie Śląskiej. No nasza Środa jest piękne miasto, zabytkowe. Burmistrz bardzo dobrze dba o Środę Śląską. Takiego burmistrza to żeśmy... Naprawdę jest kochany człowiek i bardzo dobry. Dużo firm, pościągał zakładów. A yy, jak ten plac się nazywa? Ten jest yy, Plac Kilińskiego. Plac Kilińskiego. Tak. Tu jest Daszyńskiego, tam jest A Tutaj jest gdzieś wieża widokowa tylko, tylko. to jest to czy? Wieża tam, a druga jest tam z tyłu, koło ko kościoła, no, że, no, no. że jak się wejdzie, to z góry wszystko widać. Aha. A jak pani ma na imię? Maria. Pani Mario, dzięki wielkie, naprawdę jest pani kochana. <laughs> I piesek też, ładny piesek z Środy Śląskiej. Tak. No, no. Naprawdę piękne miasto. Piękne, Mnie tam złoto znaleźli. W tamtym, budy tomu złoto? tamtym budynku. Jak ten budynek się kończy ostatni. Aha, aha. do budówkę tam znaleźli złoto. Czyli ten skarb co jest w tym, prawda? Y tak, muzeum, ale i burmistrza mamy dobrego. Dba o ludzi, o wszystko. Dobra, pozdrawiam burmistrza z Wrocławia, znaczy z środy Śląskiej, a tak. Wrocław pozdrawia burmistrza. Naprawdę Pani dziękuję, że. Proszę bardzo, żeby Pani na nie, że tak wyszło. Naprawdę Pani dziękuję, że pani tak się odważyła, bo. No ale dlaczego?